Zaczynamy oficjalnie trzecią część drugiej konferencji PMMA 3. Muzyczka. Chciałbym zapowiedzieć łazarskiego gladiatora Piotra Bonusa BGC Witszaka. Dajesz mi to? Hałas dla Bonusa! Pokaż mi to, tości tego zawodnika. A przeciwnikiem bonusa BGC jest nie kto inny jak Szymon Taksi Złotówo-Wrzesień. Jaka kulturka, Szymon? Pięknie. A teraz pierwszy z zawodników walki wieczoru. Szymon i Samu Kasprzek Witamy serdecznie! <głos> Ależ romantyczny nastrój! I drugi z zawodników walki wieczoru... Daniel DJ Palazait Pawlak! A teraz dwie nasze naczelne zadymiary. Pierwsza walka kobiet. Monika Esmeralda O <głosy> oh, Jest szans, słuchajcie. Witamy Cię, Monika. I druga zawodniczka pierwszego Freak Fight w Polsce kobiet. MARTA LINKIMASTER LINKIEWICZ! Ma, e, Monika, pytana, <laughs> dlaczego nie ma kubków? Monika, Bez... Ty dobrze wiesz dlaczego. Michał już zakłada, <laughs> zakłada swój kask. To taki dobry po poniemiecki. Chciałem Cię bardzo mocno przeprosić za ostatnią sytuację, ale nie miał on trafić w Ciebie. Zdaję sobie sprawę, też już e, logiczne, no jest to logiczne, tak. Oczywiście przeprosiny przyjmuję, Nawet no nic się nie stało po prostu, wszystko jest OK, naprawdę. Ale przezorny, zawsze ubezpieczony, więc kask w pogotowiu jest, tak. I nie zawaha się go użyć. E, to wróćmy na chwilę do, do chłopaków e, złotuwa. Mm. Co, jest dla ciebie co było dla Ciebie najtrudniejszym krokiem w podjęciu walki z kilogramami i zmianie trybu życia? Bo najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Tak jak sobie przypominam, jak to było w listopadzie, kiedy rozpocząłem przygotowania, to chyba najtrudniejszym krokiem było, się, było skonfrontowanie się z tym, w jakim stanie jestem, ile ważę, jak wyglądam. Pamiętam, jak długo zastanawiałem się, żeby nagrać tego pierwszego vloga, żeby pokazać publicznie to jak wyglądam teraz po tych pięciu miesiącach. Na pewno tego nie żałuję, ponieważ wiem, że to mi bardzo pomogło w moich przygotowaniach. Przez te pięć miesięcy straciłem prawie 40 kg. No jak tak patrzę na mojego oponenta to wydaje mi się... Dziękuję bardzo. Jak patrzę na bonusa, to wydaje mi się, że on przez 5 miesięcy to stracił 5 miesięcy. O. Bonus, Dobra, co to no powiesz? Nie no powiem ci wiesz, no ja trenowałem schudłem przez 3 miesiące 13 kilo, więc to nie jest też najgorszy wynik, ale ogólnie zapytam cię, się Szymon, jak z tym się czujesz, że jesteś szczecińskim paprykarzem? Dzięki paprykarzowi mój fame jest prawie tak duży jak twój, więc bardzo dobrze się z tym czuję i cieszę się, że pochodzę ze Szczecina. No właśnie, bo Szczecinianie się z Poznaniakami tak średnio lubią. Czy tutaj jest jakiś dodatkowy konflikt na tej linii, czy nie? No chyba tylko na linii Pogoń Szczecin-Lech Poznań. Kiedy Kolejosz przyjechał na stadion do Szczecina, to przywitaliśmy ich właśnie paprykarzem. Okej, okay, bonus, w takim razie pytanie do ciebie. No jesteś showmanem, tego, temu nie da się zaprzeczyć, ludzie nie mogą się doczekać e, każdego twojego pokazania się i tutaj i na galach. Pytanie, czy na wyjście w Łodzi przygotujesz coś specjalnego? Możemy się tego spodziewać po tobie? Ale chodzi ci o utwór, czy jak? E, o utwór, o sposób wyjścia, no powiedzmy sobie szczerze, oczekiwania są duże. Nie no, wiesz co, no wychodzę do utworu rokowego, a jak będę wchodził, to będę chodził na dwóch rękach, nie? Okej. Okay. A, a, jak, a jak się uda, to na jednej, nie? Dobrze, no to już, powiedzmy sobie szczerze, są takie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. A jeszcze chciałem jedną rzecz po y powiedzieć, jebać stare kurby, nie? Ale to w związku z czymś konkretnym, czy tak ogólnie? No właśnie, w związku z czym bonus to był. Ogólnie było? jebać stare baby. <głos> bonus równa się oglądalność, dobrze. Esmeraldo, teraz pytanie do ciebie. I myślę, że może się zrobić troszkę gorąco, bo yy, i, w i na konferencji ostatniej, i w materiałach prowadzących do tej gali yy, powiedziałaś wiele cierpkich słów w kierunku swojej przeciwniczki, ona oczywiście nie pozostała ci dłużna. Czy na tym etapie to jest kwestia rozwiązania prywatnego konfliktu bardziej niż sportowe wyzwanie? Bo wchodziłyście do tego bardziej, żeby się sprawdzić, ale teraz no powiedzmy sobie szczerze po tym, co się wydarzyło, to już chyba o tym nie ma mowy, prawda? Co ja mogę powiedzieć? No, ja traktuję teraz tą walkę czysto, czysto sportową, przygotowuję się do niej, daję z siebie wszystko na treningach, no i zobaczymy, no 30 marca. Marta, w takim razie pytanie do Ciebie. Na jakiej płaszczyźnie Ty planujesz rozstrzygnąć tę walkę? Stójka, tak, parter? Yy... Stójka, parter? Stójka, parter? Nie wiem, zobaczymy w praniu ale planuję ją to totalnie, szczególnie po tym, co ostatnio odstawiła, bo ja miałam do niej neutralny stosunek, a po tym, co odstawiła, naprawdę nie ma w tym momencie, ja nie mam do niej żadnego szacunku. I naprawdę jestem nakręcona. I nie miała momencie. szacunku Zamknij do Zamknij ten łeb, kurwa. Co ci powiedziałam? Zamknij ten łeb. Czyli już nie ryj, dobrze. Nie, już nie jest ry. Kochanie, troszeczkę wiesz co? Ostatnio za dużo to Gówno, gówno wiesz. I Wszyscy wiedzą, i że lubisz mieć pełną buzię. Wszyscy lubią Połdźmy mieć pełną. Daj, daj dokończyć. Wszyscy lubią. Zamknij! Wszyscy ryby. wiedzą. Wszyscy wiedzą, że lubisz mieć pełną buzię. Więc masz łap kaszankę. Kaszankę. I teraz zamknij rybę, i kaszanka do buzi. Narzędzie zbrodni Zostałaś jajem głupia szmato! Ciągniesz Dobre, Dobra, dobra, Słuchajcie, proszę, wszystkich o spokój. Cisza. Cisza! Dobra, dobra. Malta, Malta. Malta Przepraszam. Proszę, proszę. Spokój, spokój. dziewczyny, cisza. Dziewczyny, cisza. Dziewczyny, cisza. Cisza! Cisze, spokojnie, poszło, spokojnie, cisze. proszę o spokój. Michał, jak kask założył. Dobra, dobra. No to już spokój, spokojnie. Boxer wygląda, wygląda jak Crazy Frog teraz. <śmiech> jak Crazy Frog. <śmiech> Jest spokojnie. Co panowie, krzesła latają, bonus żyje. Klajka poleciały. Jeszcze mamy parę pytań do zadania. Czy będziemy w stanie kontynuować konferencję? Tak, mamy, jesteśmy w stanie, już jest spokój. Poleciały Kaszanki. Poleciały Można kaszanki. kontynuować, uratowałem bonusa. To jest... Kaszanka była specjalnie po to, bo wiemy, że Marta za często zbytnio szczeka, więc chciałam zatkać jej tym razem ryj, więc Kaszanka do ryja i ciągnij Pałę. Słuchaj, nie plę się tak, bo jeszcze sperma ci się odbija z imprezy. Dobrze, po tym jak już ustaliliśmy, co się komu odbija z imprezy, e, przejdźmy do kolejnego pytania. Bonus. E, na tej gali walczy twój kumpel Body Christ, z którym przeżyłeś wiele dobrych i złych chwil. No pytaliśmy go, czy, czy z nim trenujesz, czy, czy, czy, czy, czy go wspierasz. No pytanie teraz do ciebie. Czy wspierasz go w walce z mnichem? I kto według ciebie wygra tę walkę, bo znasz obu? No wiesz co, no nie znam obu, nie? No bo na mnicha mam wyjebane, nie? Więc no, co mam powiedzieć, mam nadzieję, że Krzysiu rozpierdoli mu głowę, nie? Dwa dni przed walką parę ciosów mu pokażę i mam nadzieję, że zastosuje te ciosy, a mnich pierdolnie, myślę, barana o ścianę, nie? Okej, okay. czyli jakby jesteś w stu za Body Christem. W takim razie... Jestem za Body Christem, życzę mu wszystkiego najlepszego, a przy okazji chciałbym polecić serwis tipeo.pl, nawiązałem współpracę tutaj z chłopakami i mam nadzieję, że tu polecam ostro z tematem i że to będzie najlepszy w Polsce serwis crowdfundingowy, nie? Marta, wyglądasz na zniecierpliwioną, tak? Dobrze, jesteś, jesteś, dobrze, to w takim razie zadam tobie teraz to pytanie. Ostatnio w wywiadzie u Wówunia, którego pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca, mówiłaś, że Jedna osoba, jeden Pan ogóle, dobrze. E, chwaliłaś się, że masz największe zasięgi w Polsce poza Robertem Lewandowskim. Bo to prawda. I teraz e, pytanie, czy jakby poza tym konfliktem, który w tym momencie już bardzo mocno rozgorzał, to jest dla Ciebie właśnie sposób na jeszcze powiększenie tego zasięgu? Bo przecież sama przedmiot mówiłaś... no? Wiesz co, to wszystko dzieje się tak, tak szybko i tak automatycznie, ja nawet nie przywiązuję do tego wagi, tak po prostu się dzieje, bo tak ma być. Sam zamknij pizdę, pizdo, kurwa, jak się odnosisz do mojej koleżanki. Chuj ci w łeb. Dobra, rej, rej, rej, weźcie go stąd, wyjebcie go, wyjebcie go. Dobra, rej. Ale zamknij łeb, ja teraz mówię, nie wchodź mi w zdanie, wieśniaku niewychowany. Sama, zamknij pizdę. I drodzy mogę, państwo, mogę, mogę to Czy jednak nie? Czy jednak patologia będzie wchodzić mi w słowo? Prosimy publiczność o zachowywanie się. Tutaj się konferencja, wyjebcie, a nie tam. to barachło. wyjepcie to barachło. Dobra, rej! Dobra, Dobra, od tego momentu proszę o ciszę, bo. Spokojnie, spokojnie! Dobrze, jeszcze 5 sekund. Jeżeli po 5 sekundach jeszcze będą jakieś przekrzyki pomiędzy trybunami, to proszę o ochronę o wyrzucenie. No ale nie, to cisza już. Słuchajcie, słuchajcie cichutko. Cii, cii, cii. Złotuwa, tak patrzę w Twoim kierunku, ty patrzysz w moim kierunku porozumiewawszy, czy chcesz coś powiedzieć? Czy chcesz coś powiedzieć jeszcze swojemu bonusowi? <grym> znaczy, mam małą niespodziankę dla bonusa, ponieważ obawiam się, że może stracić bardzo dużo sił podczas wnoszenia marchewek, które zapewne przegra w naszym zakładzie. Ponieważ Wojtek nas poprosił, aby te marchewki trafiły na ring. Dlatego na chwilę wyjdę z kadru, aby przynieść ten prezent. Słuchajcie, a ja w międzyczasie, jak, Bo, jak Złotówa poszedł po prezent, chciałbym was serdecznie zaprosić na afterparty, party, after party, która odbędzie się w klubie Lordis. Lordis, ty ktoś nie zrozumiał. W klubie Lordis, także tam będzie gruby melanż. Myślę, że wszyscy odetchniemy i będzie sztos. Boksdel przetłumacz. Czemu, czemu, jak jest nazwa jakiegoś klubu na R, to nie mogę ja tego ogłaszać? <laughs> A tymczasem niespodzianka wjechała. Tak, bonus, zapraszam Cię, bo nie jestem pewien, Złotowa czy ta wjechał tutaj. taczka wytrzyma 130 kg marchewek, dlatego Może... chciałbym przeprowadzić tutaj mały test, nie wiem, czy to będzie crash test. Zapraszam Cię, bonus, sprawdźmy, czy to, czy to wytrzyma. Jeżeli po walce, chyba będziesz chciał zakończyć karierę. Chodź bonus, chodź jak... bonus. Wielkie Koguta na Jeździć na uberze. Wiesz, wiesz co, pójdę, pójdę z sympatii do ciebie, tak normalnie miałbym na to wyjebane. No i sprawdźmy, czy to w ogóle wytrzyma. Właśnie, DJ, czemu ty mi nic nie kupiłeś? Ja co chwilę coś kupują. A jak taki down, tutaj zawsze przyjeżdżam, ani jakiegoś achievementu, nie dostanę, ani jakiegoś prezentu. Przecież ty masz jana? Tutaj masz mikrofon, tu. Daniel, chodź. Wiesz co, Szymon? No ja się skupiam na walce. Nie chcę tam nic, nic kupować ani nic takiego. No, wydaje mi się, że no, jeżeli to jest wydarzenie sportowe, jak, w jakimś stopniu związane z show, mógłbym, ale po co? Ewentualnie ducha, po walce. Czy coś. Słucham? Jakiegoś ducha byś mi kupił, czy coś. Nie, nie, nie. Mówiłeś o, o zgoleniu brody. Jeżeli bym wygrał, to ewentualnie może maszynkę, ale to, to. O! Już po, po walce. Dobra, ale, to, dobra, że, to ale to poczekaj, brak. to zrobimy tak, że e, skoro ja bym miał prezent dla Ciebie, bo jakiś follow-up to jest do tego, co powiedziałeś przy poprzedniej konferencji, że gdybyś przegrał, to zgoliłbyś brodę, to co Ty byś mi ja podarował? Ci kupię, ja Ci kupię Twój pierwszy biały pas w brazylijskim okej. Okay. No bo to mówiłeś, to że jesteśmy... partner robisz, to już masz pas. Dobra, to jesteśmy umówieni nosił bonus razy kilka powieźli i bonusa. E, chciałbym Ci no. bardzo podziękować Taksi Złotowa za bardzo fajny prezencik. Wiesz co, ja mam tyle siły, że ja na swoich plecach bez problemu wniosę tą marchew, ale widzę, że Ty za bardzo siły nie masz, bo przez trzy sekundy, sekundy tylko mnie woziłeś tą taczką, więc zmęczyłeś się naprawdę. Podajcie tam mikrofony. I witamy 230 tysięcy osób. Lecimy do ćwierćbańki, co? Lecimy. Bo trochę, trochę oszczędzam siły na walki, bo na walkę. Bo powiem szczerze, że jest jedna rzecz, której się obawiam: że jak zobaczę tego kołowrotka na żywo, to, to uduszę się śmiechem, wiesz? Wiesz co, ja powiem więcej, jeżeli wykurwię Ci z tego kołowrotka i znokautujecie, i to będzie historyczna walka, która będzie pokazywana we wszystkich stacjach na świecie. <grystanie> Okej, okay, dobrze. A spróbuję to spróbuję zrobić tak, żeby Cię znokautować właśnie tym kołowrotkiem. Dobrze. No spróbuj, spróbuj, może w końcu coś Ci się uda zrobić w tym MMA, bo do tej o. pory tylko jesteś słynny z mocnej gęby, nic poza tym. O, a. Wiesz co Szymonku, no nie, powiedziałbym coś za bardzo, ale no szanuję Cię i tak jak powiedziałem, nie będę Cię obrażał tutaj. Wiesz co, no ja mam, ja mam taki styl, jestem sobą, ja zawsze dużo mówię, ale, ale zrobię wszystko, żeby po prostu wyjść do tej walki tak nastawiony, że, że urwę Ci po prostu głowę w pierwszych sekundach. No właśnie, dużo mówisz, dużo mówisz, zawsze dużo mówisz, chciałbym, żebyś po tej walce wyniósł lekcję, nauczył się trochę więcej pokory. Spokojnie, pokory to ja mam dużo, o to się nie martw, ale mówię, ja, ja nie będę kalkulował tutaj z Tobą, bardzo Cię lubię, ale po prostu będę robił wszystko, żeby po prostu jak, jak najwięcej bólu Ci zadać. No nie mogę się doczekać. E, to w takim razie e, ostatnie słowo Esmeraldo do Marty i ostatnie słowo Marto do Esmeraldy przed tym jak spotkacie się na ważeniu, a później już na gali. Jako, że kobiety mają pierwszeństwo, to zacznę pierwsza. E, powodzenia, Marta, no i tyle. Skoro kobiety mają pierwszeństwo, to z mojej strony chuj ci na łeb. A tobie dobudzi, bo lubisz to najbardziej. Nie wiem, czy tym akcentem chcemy kończyć konferencję? No i przede wszystkim jeszcze, zanim się pożegnamy, bonus ma coś do powiedzenia, więc posłuchajmy. Chciałbym powiedzieć, bo obiecałem y, pewnej firmie, y, polecam egoria.pl, najlepszy serwer Metina 2 w Polsce. <laughs> Elo! No i to jest biznesmen, to jest prawdziwy biznesmen. Moi drodzy, dziękujemy serdecznie, to była druga konferencja.